Na pewno wielu z Was słyszało w różnych mediach o takich pojęciach jak bitcoin, kryptowaluty i blockchain. A może Wasi znajomi mówili o inwestycjach w kryptowaluty? Ile zarobili, ile stracili? Co by było, gdyby kupili bitcoin lub inną kryptowalutę 10, 5 czy 3 lata temu? W tym filmie postaramy się wyjaśnić czym jest technologia blockchain, jaki ma związek z kryptowalutami, ale również jakie są inne możliwości wykorzystania blockchainu w naszym cyfrowym świecie. Eksperci z branży twierdzą, że powstanie i rozwój blockchainu może być porównywane do powstania i rozwoju internetu. Padają opinie, że ta technologia zbawi świat, że rozwiąże istniejące problemy w systemie finansowym, systemie prawnym czy systemie gospodarczym, że zrewolucjonizuje sposób zawierania, rozliczania i zapisywania transakcji. Technologia blockchain jest praktycznie wykorzystywana od 10 lat, ale jej szersza adaptacja w różnych dziedzinach pojawiła się dopiero 4 czy 5 lat temu, są to dopiero początki, jednak perspektywy wydają się obiecujące. Przejdźmy do szczegółów. Na początek definicja. Najłatwiej i najszybciej jest to oczywiście sprawdzić w Wikipedii, gdzie czytamy blockchain, oryginalnie blockchain, łańcuch bloków, czasem też łańcuch blokowy, to architektura przechowywania informacji w sposób gwarantujący niezmienność danych historycznych. Jest to zdecentralizowana, bez centralnych jednostek zarządzających i rozproszona baza danych lub rejestr transakcji lub zdarzeń, funkcjonujący jako rosnąca lista jednokierunkowa, danych rekordów, które są zwane blokami. Bloki te posiadają łącze do bloków poprzednich, utworzonych z użyciem funkcji kryptograficznych oraz znaczników czasowych. Architektura przechowuje dane, np. typu księgowego, takie jak transakcje czy płatności, które są zakodowane za pomocą algorytmów kryptograficznych. Powiązanie bloków w łańcuchu, gdzie każdy następny blok przechowuje hash z informacją z bloku poprzedniego sprawia, że informacje w blokach są możliwe do zapisywania tylko w trakcie tworzenia bloku i niemożliwe do modyfikacji po upublicznieniu i rozpowszechnieniu bloku. Proste i jasne? No chyba nie za bardzo. Zaraz to zatem wyjaśnię. Ale najpierw kilka słów o genezie blockchainu. Pomysł zrodził się na początku lat 90. i wówczas chodziło o potwierdzenie dokumentów prawnych. Celem było zabezpieczenie dokumentów tekstowych przed ich zmianą, potwierdzenie daty utworzenia, autorstwa czy praw do pliku. Później rozszerzono tę ideę w stosunku do plików dźwiękowych, zdjęć oraz wideo, które są przechowywane w formie cyfrowej na łatwo modyfikowalnych nośnikach. Mogą to być dyski komputerów, dyski zewnętrzne lub serwery w różnych organizacjach. Chodziło o to, aby te dane tak zabezpieczyć, żeby nie była możliwa jakakolwiek ich modyfikacja. Propozycją było wykorzystanie zaawansowanej matematyki, procesu szyfrowania danych oraz rozproszenie danej bazy w sieci. Koncepcja ta stała się podstawą do dalszego rozwoju blockchainu. Zobaczmy teraz, jak to działa. Po pierwsze, blockchain to zdecentralizowana i rozproszona baza danych. Tradycyjnie bazy danych są zarządzane i kontrolowane przez pojedyncze podmioty, np. system bankowy. Baza danych klientów, ich transakcji i wszystkich danych osobowych znajduje się na jednym lub wielu serwerach ale są one pod pełną kontrolą danego banku lub innej instytucji finansowej. System prawny. Dane z umów cywilnoprawnych lub akty notarialne co przechowywano na serwerach urzędów skarbowych czy sądów. Dane te są również przez te instytucje kontrolowane. Czyli wszystkie dane transakcyjne, cała baza są zarządzane i kontrolowane przez jakąś centralną jednostkę, a co za tym idzie jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś może te dane zmienić lub wykraść zdarzały się chociażby przypadki wykradzania numerów kart kredytowych. W przypadku blockchainu, kopie bazy danych są zapisywane na tysiącach lub setkach tysięcy prywatnych komputerów użytkowników konkretnej sieci blockchain. Użytkownikiem jest jakaś osoba, czyli tzw. węzeł. Instaluje ona na swoim komputerze oprogramowanie do danej bazy blockchainu i w ten sposób udostępnia go całej sieci do przechowywania danych. Działa to podobnie jak serwisy torrentowe do ściągania filmów czy muzyki, Użytkownicy sieci są anonimowi, a każda osoba posiadająca komputer i dostęp do internetu może stać się członkiem sieci danego blockchainu. Rozproszenie kopii na wielu komputerach sprawia, że zmiana lub wykradzenie danych z jednego komputera nic nie da, ponieważ identyczne kopie są utrzymywane na innych komputerach i można je zweryfikować w każdym momencie. Kolejna rzecz, łańcuch blokowy. Wszelkie dane są zapisywane w tzw. blokach. Można by to porównać do folderów w komputerze, gdzie wrzucamy nasze pliki, na przykład ze zdjęciami. Taki blok ma określoną pojemność i jeśli zostanie zapełniony, trzeba będzie stworzyć nowy, który będzie przechowywał kolejne dane. Dany blok składa się z nagłówka i danych, czyli zapisanych transakcji. W samym nagłówku mamy takie informacje jak znacznik czasowy, czyli kiedy dany blok powstał, jak również odniesienie, czyli specjalny kod do poprzedniego bloku. Ten kod, inaczej hash, porównywalny jest do odcisku palca. Jest to niepowtarzalny numer, który jest generowany kryptograficznie. Dane w bloku są szyfrowane i praktycznie niemożliwe do zmiany. Jak to się dzieje? Tu odpowiedź znajdziemy w kryptografii, w zaawansowanej matematyce i w mocy obliczeniowej komputerów. Nie chcę tutaj chodzić w szczegóły techniczne kryptografii, ponieważ ten temat jest mocno skomplikowany. Natomiast to, co jest pewne, to fakt, że łańcucha bloków jako księgi rachunkowej transakcji przy obecnej technologii mocy obliczeniowej komputerów nie da się podrobić. Szacuje się, że do złamania sieci blockchain potrzebna byłaby moc obliczeniowa, inaczej mówiąc, wydajność komputerów równa połowie wydajności całego internetu. Moc obliczeniowa sieci Bitcoin, czyli pierwszej kryptowaluty zbudowanej na technologii blockchain jest kilkaset razy większa niż sumaryczna moc 500 najszybszych komputerów świata należących do rządu USA, Chin, do NASA, czy innych instytucji naukowych i wojskowych. W dodatku moc sieci Bitcoin rośnie z każdym nowym urządzeniem, czyli nowym węzłem, użytkownikiem. Zostaje on do niej podłączony. Reasumując, transakcje w blockchainie zapisane w łańcuchu bloków są nieodwracalne. Próba zmiany jednego bloku pociąga za sobą zmianę całego następującego po nim łańcucha bloków. W przypadku, gdy ktoś będzie próbował oszukać, zmienić lub prowadzić nieautoryzowaną transakcję, Węzły blockchainu, czyli inaczej mówiąc kopie bazy na komputerach innych użytkowników w procesie weryfikacji i uzgodniania odkryją, że w jednej z kopii księgi występują transakcje, które są niezgodne z zapisami w innych kopiach zapisanych w sieci i w ten sposób odmówią uwzględnienia jej w łańcuchu bloków. Dane, transakcje i ich kolejność są więc odporne na podrobienie i wszelkiego rodzaju manipulacje. Sama filozofia blockchainu, zaawansowane metody matematyczne i zabezpieczenia kryptograficzne pozwalają nam ufać danych zawartych w księgach rachunkowych. Zobaczmy na przykładzie, jak to działa w praktyce. Najłatwiej będzie to pokazać na transakcji przesyłania kryptowaluty Bitcoin pomiędzy dwoma użytkownikami A i B. Jeżeli użytkownik A chce przefrać cyfrową walutę Bitcoin użytkownikowi B, musi zlecić tę transakcję na swoim urządzeniu. Używa smartfonu lub komputera, tak jak w przypadku zlecenia przelewu bankowego w aplikacji. Do przesłania trzeba posiadać specjalny indywidualny numer adresata, czyli osoby B, nazywany kluczem publicznym. Taki numer, coś w rodzaju podpisu cyfrowego, albo takiego odpowiednika numeru konta bankowego, jest przypisywany do danej osoby lub organizacji. Transakcja trafia do kolejki w sieci i będzie czekała na potwierdzenie, czyli uwierzytelnienie poprzez sieć blockchain a więc przez odpowiednią liczbę użytkowników. Kiedy transakcja zostanie potwierdzona przez sieć, jest ona zapisywana w bloku jako wiarygodna. Zapisywane są tam takie dane jak klucz publiczny użytkownika A oraz użytkownika B, a także wartość transakcji. Oczywiście takie potwierdzenie odbywa się automatycznie w sieci połączonych ze sobą komputerów i z użyciem zaawansowanych algorytmów. Nikt tego nie robi ręcznie. Tak więc, jeżeli transakcja pomiędzy użytkownikiem A i B została poprawnie potwierdzona przez sieć, zostanie ona dodana do bloku i na końcu procesu użytkownik B otrzyma bitcoin od użytkownika A. Gwarancją bezpieczeństwa jest również szyfrowanie. Każdy blok, którym zapisywana jest transakcja, po jej potwierdzeniu przez sieć jest szyfrowany z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi kryptografii. Pamiętajcie słynną Enigmę z czasów II wojny światowej? Tam właśnie stosowano kryptografię, ale technologia nie była aż tak zaawansowana jak w momencie powstania komputerów i internetu. W blockchainie szyfrowanie jest ciekawie rozwiązane. Otóż każdy blok ma swój własny hash, taki odcisk palca. Do niego dołączony jest hash poprzedniego bloku. Czyli w łańcuchu trzech bloków blok numer 3 ma swój hash i hash bloku 2. A blok numer 2 ma swój hash i hash bloku 1. W ten sposób zmiana w numerze trzecim prowadza zmianę w każdym poprzednim bloku. Co ważne, każdy użytkownik sieci danego blockchainu ma u siebie na swoim komputerze pełną kopię całego łańcucha bloków. Nie można więc zmienić jednej wersji, jednej kopii na jednym komputerze, gdyż nie będzie zgadzała się z innymi kopiami na innych komputerach w sieci. Sprawi to, że taka próba zmiany zostanie w sieci odrzucona, będzie nieważna. Dlatego właśnie wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, próba oszustwa, jest w praktyce niewykonalne. Poza tym, gdyby istniała jedna kopia takiego łańcucha bloków, Ktoś mógłby się włamać i takie dane sfałszować. Ale identyczne kopie łańcucha bloków znajdują się na setkach komputerów. W ten sposób schakowanie jednego nic nie da. Taka fałszywa manipulacja zostanie odrzucona przez sieć, która sprawdza zgodność wszystkich kopii. Reasumując, blockchain można zdefiniować w prostszy sposób. Jest to rozproszona, współdzielona i zaufana baza danych, zarządzana przez sieć komputerów, które działają według ustalonych z góry zasad zwanych protokołem blockchain. Każdy uczestnik sieci ma swoją kopię bazy, działa na równych prawach, a także może je inicjować i weryfikować zmiany. Każdy ma wgląd do bazy danych, ale nikt jej nie kontroluje. Wszystkie zmiany odbywają się na zasadach konsensusu, czyli zgody, wymuszonej przez dany protokół. Blockchain działa autonomicznie, bez centralizowanego nadzoru. Chociaż blockchain wydaje się bardzo skomplikowanym systemem, to jest dziś jedną z najbezpieczniejszych form przechowywania danych. Służy do potwierdzenia autentyczności. Jest unikalny, zaszyfrowany, niezmienny, bezpieczny oraz ostateczny. Całą historię zapisów w bazie danych opartej na technologii blockchain od początku istnienia danego blockchainu można przejrzeć i zweryfikować. Blockchain jest relatywnie nową technologią, jeszcze nie w pełni wykorzystaną. W sieci cyfryzacji i nowych oczekiwań odnośnie bezpieczeństwa danych, szybkości ich przesyłania potwierdzania czy autentyczności, jest to z pewnością technologia danej przyszłości. Czy zbawi świat, tego nie wiemy, ale z pewnością usprawni obecny system. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat blockchainu, zapraszamy do innych filmów na kanale. Linki znajdziecie w opisie pod filmem.